Jeśli w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że mamy do czynienia ze stałą płatnością dokonywaną cyklicznie przez jakiś okres czasu przy stałej stopie procentowej, a płatności są dokonywane na początku każdego okresu, można ustalić jaka, zostanie, jaka może być wypłacona ta stała płatność, czyli ta renta w przypadku zgromadzenia początkowej wartości tego kapitału. Można skorzystać z tego wzoru, oczywiście przy założeniu, że są to płatności dla początku każdego okresu, z tego wzoru lub z wygenerowanych tutaj tablic statysty finansowych. W tych tablicach finansowych należy wybrać z odpowiedniego wiersza, gdzie w wierszach mamy liczbę okresów oraz obowiązującą stopę procentową wartość na przecięcie odpowiedniego wiersza i kolumny, która jako nazwana mnożnikiem, posłuży nam do obliczenia tej stałej płatności, jaką możemy uzyskać. Wystarczy ją przemnożyć przez wartość obecną tego kapitału, który będzie podstawą do wypłacania stałych płatności. I jeżeli ta wartość obecna wynosi na przykład 1000 zł, i wiemy, że w okresie na przykład 9 lat, kiedy obowiązuje stopa procentowa ten mnożnik 5%, obowiązuje ten mnożnik na poziomie 0,134. Wystarczy ten 1000 zł przemnożyć przez mnożnik, tyle tutaj wynoszący, dostaniemy 134 zł, jako wynik tej stałej płatności. I możemy wtedy powiedzieć, że na podstawie zgromadzonego kapitału w wysokości 1000 zł, można dokonywać 9 wypłat w wysokości 134 zł, kiedy w każdym z tych analizowanych okresów obowiązywała stała procentowa 5%. Wykonane przeze mnie tutaj tablice finansowe, można wykonać samodzielnie w Excelu, na podstawie tutaj tego elementu, który przemnaża PVA, czyli wartość obecną, R razy ten całą wartość mianownika, tylko należy pamiętać, że trzeba usztywnić odpowiednio wiersz i kolumnę, aby znaleziono tutaj wartość w tych tablicach była w sposób prawidłowy ustalona.